Wiadomość od Niego lub od Niej. Wiadomość od Waszej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich najwspanialszych subskrybentów i nowych widzów. Dzisiaj wróżba miłosna. I wybór trzech grup. Zanim jednak Przejdziemy do wróżby. Oczywiście witam Was bardzo gorąco w ten piękny, słoneczny dzień. I kochani, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, byście zostali już tutaj na zawsze. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, a wtedy dostaniecie od YouTube'a powiadomienia o każdej nowej premierce. Z wróżbami dla Was. Oczywiście, Zapraszam kochani najwspanialsi widzowie, którzy tutaj jesteście właśnie na moim kanale do pisania komentarzy. Dla wymiany energii bym poczuła Waszą obecność. To bardzo wspiera mnie i mój kanał. Piszcie komentarze, dawajcie lajki z kciuczkiem w górę. Oczywiście wszystkich, którzy potrzebują i chcą zapraszam na wróżby indywidualne, osobiste które robię na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć oraz oczywiście konkretnych pytań do kart mogę postawić Wam również osobiste lustro, prognozę związku horoskop czego tylko sobie pragniecie zapraszam, napiszcie mi e-mail mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach Zapraszam na wróżby indywidualne. Dzisiaj wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Co chce Ci Twoja osoba ukochana, o której myślisz, za którą tęsknisz, na którą czekasz, powiedzieć. Do tego używam kart Libes Orakel Botschaften von Herzen, czyli Orakel Miłości, Przekazy z serca. Mamy do wyboru trzy karty. Grupa pierwsza to aniołek czerwony. Przepraszam. Grupa druga to kamień z napisem love, czyli miłość. I grupa trzecia to kwarc różowy. Kamień szlachetny. Wybierzcie sobie grupę, która przyciąga wasze oko, magnetyzuje was. I zaczynamy od grupy pierwszej. Aniołek czerwony. Co on, ona chce ci powiedzieć? Trgibmg, czyli przebaczenie. Tergib. Und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es ist zu verderben. Przebacz i zapomnij. Życie jest zawartościowe, by się jakby zamknąć w takim negatywnym myśleniu, tak? By stracić szansę na miłość, by zagnąć się jakby w swoim takim jakby żalu, nienawiści czy w takim uparciu. Po prostu przebacz za to, co się stało i to zapomnij. Nie dźwigaj tego bagażu tych negatywnych spraw i negatywnych wspomnień. Tylko skup się na tym nowym, co będzie. To chcę Ci przekazać właśnie partner, że być może ciągle zatruwasz się tym, co było. Wyjaśnij to i zapomnij. Przejdź do nowej rzeczywistości. I nie bądź taka zamknięta w sobie, ponieważ życie jest zawartościowe, by je zepsuć. By je zepsuć tym, popsuć tym, co może jeszcze przyjść piękne. Tylko popsuć je tym złym, co było, przeszłością. Także jeszcze raz, karta nazywa się... Przebaczenie. Więc przebacz i zapomnij. I nie psuj tego, co może być jeszcze piękne. Tylko złymi doświadczeniami z przeszłości. Dziękuję grupie pierwszej. I teraz zaczynamy dla grupy drugiej. Zapraszam. Grupa druga to kamień z napisem love, czyli miłość. Seksuele Vereinigung. Czyli pogodzenie się seksualne. Być może poprzez seks pogodzicie się, tak siebie pragniecie, taka jest silna chemia, przyciąganie, że poprzez seks właśnie, że jest Wam wspaniale razem, w seksie możecie się pogodzić, dogadać, wyjaśnić wszystko. Respektiere den ort in anderen, wo ihr beide eins seid. Czyli respektujcie to miejsce w innym. Gdzie jesteście jednością? Gdzie jesteście oboje jednością? Czyli jeśli pojednacie się seksualnie, to stajecie się wtedy jednością, czujecie się jako jedno ciało. I to jest tak silne, że wszystkie inne problemy, troski znikają lub stają się nieważne, ponieważ czujecie się, jakby tak silnie razem, połączeni. Że wszystko inne jest już nieważne. Tylko ta piękna jedność. Dziękuję grupie drugiej. Zapraszam grupę trzecią. Kamień, kwarc różowy. Dla grupy trzeciej jest ta karta. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denkest jetzt daran, ich liebe dich. Ty jesteś bardziej kochana, niż możesz sobie to kiedykolwiek wyobrazić. Myśl nieustannie o tym, jak kocham Ciebie. Także miłość Twojej osoby ukochanej, nieważne czy kobieta, czy mężczyzna, jest nieustanna i ogromna. I myśl ty również ciągle o tym, że ta osoba Cię kocha. Ta osoba kocha Ciebie bardziej, niż Ty sobie to w ogóle możesz wyobrazić. Aż brak słów. Na uczucia Twojej osoby ukochanej. Czyli... Miłość. Wyznaje Ci ta osoba właśnie teraz miłość. Nieustannie kocha Ciebie. Musisz o tym wiedzieć. Takie były wyznania, słowa Waszych osób ukochanych. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście codziennie na mój kanał i na orakel miłosny, który tutaj Znajdziecie. Dziękuję. Do usłyszenia. Już wkrótce...